Załóżmy, że mamy trzy małe stawy. To jest staw A, to jest staw B, a to jest staw C. I załóżmy, że ten pierwszy staw jest prywatną własnością Ala, należy do Ala. Ten staw należy do Karol, jest prywatną własnością Karol. Natomiast ten środkowy staw, staw B, jest własnością wspólną. Stawem publicznym dostępnym dla wszystkich. Dla wszystkich. Dostępny dla wszystkich. Oboje, Al i Karol są węd chyba trzeba powiedzieć, że Karol jest wędkarką. Oboje lubią łowić ryby i tym zarabiają na życie. Al ma w swoim stawie ryby i po trochu je łowi. Ryby ze swojego stawu, ale stara się nie łowić za często, bo nie chce ich wytrzebić. Odławia tylko tyle, ile musi, by mieć środki na utrzymanie. Nie łowi zbyt dużo, żeby ryby w jego stawie po prostu nie wyginęły. Stara się nie łowić zbyt dużo i Karol tak samo. Też ma ryby we własnym stawie i z nich się utrzymuje. Łowi je i sprzedaje, oraz jada je na obiad. Uważa jednak, żeby nie łowić zbyt dużo, bo wie, że wtedy może nie urodzić się nowe pokolenie ryb. Tu, w publicznym stawie, też są ryby. Tu też są ryby. Narysuję je na pomarańczowo. W tym publicznie dostępnym stawie też są ryby. Uśmiechają się, ale chyba niedługo przestaną. Co będzie dalej? W tym publicznym stawie może łowić każdy. Załóżmy, że jest tylko dwoje ludzi, choć oczywiście na świecie jest ich więcej. Al może pomyśleć, będę oszczędzać mój staw. Będę w nim łowił tylko tyle, ile mogę bez ryzyka. Resztę potrzebnych mi ryb złowię w publicznym stawie, bo tam mogę łowić dowoli. Być może nawet chciałbym uniknąć wytrzebienia ryb w tym stawie, ale moja postawa i tak nie ma znaczenia, bo inni ludzie zapewne nie będą się tym przejmować. Jeśli będę się hamował, mogę zostać z niczym, bo inni odłowią wszystkie ryby. Skoro istnieje taki publicznie dostępny staw, to wszyscy okoliczni mieszkańcy, Al, Karol i być może inni ludzie pomyślą, będę tu łowił, bo to mi się opłaca. Nawet jeśli złowię zbyt dużo, to i tak na tym skorzystam, bo na krótką metę będę miał dużo ryb, a koszty wytrzebienia, polegające na tym, że później będzie mało ryb albo wcale, rozłożą się porówno na wszystkich. Mamy więc taką sytuację. Ponieważ nikt nie jest ani właścicielem tego stawu, ani nie pilnuje tego stawu, to istnieje racjonalny, bo racjonalny nie zawsze znaczy dobry, istnieje racjonalny powód do nieodpowiedzialnego łowienia. Dlatego wszyscy będą łowić zbyt dużo. Jednakże robiąc to, ostatecznie wszyscy wyjdą na tym źle, bo zniszczą zasoby tego stawu zniszczą zasoby… zasoby… tego stawu. Tego stawu po środku. Jeśli istnieje publicznie dostępny zasób, którego koszty dzielą się na wszystkich, a korzyść mogą odnieść konkretni ludzie, to powstaje sytuacja sprzyjająca nadużywaniu tego wspólnego zasobu. Ta koncepcja nosi nazwę tragedii wspólnego pastwiska. Tragedia… Tragedia wspólnego pastwiska. W przykładzie, który przedstawiłem, tym wspólnym pastwiskiem jest staw nadmiernie używany przez wędkarzy. Istotą tragedii jest to, już o tym wspominałem, że nawet jeśli Al pomyśli, że nie powinien tyle łowić, żeby nie wytrzebić ryb, to potem dojdzie do wniosku, że jeśli on tego nie zrobi, zrobią to inni. Więc nie ma sensu się przejmować. Wszyscy inni pomyślą to samo, i ryby w stawie zostaną wytrzebione. Klasycznym przykładem tragedii wspólnego pastwiska, od którego wzięła się nazwa, były wspólne łąki. Jeśli to jest moje prywatne pastwisko, gdzie wypasam moje krowy i owce, to czyjeś prywatne pastwisko, gdzie wypasa swoje krowy i owce, a to jest wspólne pastwisko, gdzie każdy może wypasać krowy i owce, to ludzie czują pokusę, by pozwolić swoim zwierzętom tak wyeksploatować pastwisko, że już nie odrośnie. Koszty takiego zachowania poniosą wszyscy inni, a korzyść, przynajmniej na krótką metę, odniesie osoba, która wyeksploatuje to pastwisko. Może nawet powie… Nie tylko ja go używam, więc nie zwalajcie winy na mnie. Jak można zapobiec tragedii wspólnego pastwiska? Jak miejscowe władze, samorząd albo grupa ludzi mogą zapobiec zniszczeniu takiego wspólnego zasobu? Jeden ze sposobów to sprywatyzowanie tego terenu. Jeśli jest własnością państwa, władze mogą sprzedać go w przetargu, osobie prywatnej, a ona będzie pobierać opłaty albo jeśli władze chcą utrzymać własność, mogą wydawać pozwolenia. W tej sytuacji można wydawać pozwolenia. Można ogłosić, że jeśli ktoś łowi odpowiedzialnie, będzie mógł dziennie odłowić ryby o wartości 200 dolarów i ustalić koszt pozwolenia na 150 dolarów, aby ludzie chcieli je kupować. To pozwala też ustalać wielkość połowów. Można zatrudnić ekologa, żeby pilnował, czy nie zostało wydanych zbyt wiele pozwoleń na łowienie w tym stawie. I to się stosuje. Aby pójść na polowanie, trzeba mieć pozwolenie. Aby łowić ryby, trzeba mieć kartę wędkarską. Nawet na biwakowanie trzeba mieć pozwolenie, bo ludzie depczą rośliny, śmiecą, więc ich nadmiar może zniszczyć teren. Najlepszym sposobem na tragedię wspólnego pastwiska… Najlepszym sposobem na uniknięcie tragedii wspólnego pastwiska jest system pozwoleń.